Szanowni Państwo, otwieram obrady 53. sesji Rady Gminy w Biesiekierze. Sesja zwołana została w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 53. sesja Rady Gminy w Biesiekierze odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zdalny tryb obradowania. Dyskusja i głosowanie odbędzie się przez system informatyczny. Punkt pierwszy otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Witam wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych. W imieniu radnych witam pana wicewójta Tomasza Hołowatego. Pani sekretarz gminy Monikę Tarnowską. Panią radcę prawną Kamilę Korn oraz wszystkie pozostałe osoby uczestniczące w tym posiedzeniu tej sesji. Sprawdzę teraz obecność. Wyczytam każdego z państwa z osobna z imienia i nazwiska. Proszę się powiedzieć, że jest obecny. Bejnarowicz, Anna obecna. Dębski Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski obecny. Dziękuję. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper obecna. Dziękuję. Guzowska Grażyna. Guzowska Wieszna obecna. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer obecna. Kaźmierczak Krzysztof. Krzysztof Kaźmierczak obecny. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak obecny. Łata Łukasz. Łata Łukasz obecny. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta obecna. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun obecna. Terela Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak obecny. Tomczyk Monika. Tomczyk Monika obecna. Wypych Jan. Wypych Jan obecny. Zielińska Zujewska Wieleta. Zielińska Zujewska Wieleta obecna.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 Teraz ja wyrażę swoje uwagi. Czy ktoś jeszcze ewentualnie ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Proszę Państwa, ja kwestionuję, znaczy nie kwestionuję, tylko wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach. I teraz przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto przeciw i kto się wstrzymał? Ja Odczytam z imienia i nazwiska i każdy powie, czy jest za, czy przeciw, czy się wstrzymuje. Bejnarowicz, Anna, jestem za zdjęciem uchwały. Dębski, acenty Tomasz to Tomasz Dębski, jestem za. Dziękuję. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper, jestem za. Gruzowska Grażyna. Grażyna jestem za. Jabłońska Bauer, Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kaźmierczak Krzysztof. Krzysztof Kaźmierczak, jestem za. Dziękuję. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Łata Łukasz.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 Dziękuję bardzo. Wszyscy radni byli za zdjęciem uchwały z punktu trzeciego pod punkt pierwszy. Proszę Państwa, na tym porządek obrad wyczerpaliśmy. Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie. Przechodzimy do ostatniego punktu, zakończenie obrad 53. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Stwierdzam, iż porządek obrad, który niestety nie, nie był jakby głosowany, został wyczerpany i ogłaszam zakończenie obrad 53. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie.